I teraz rozpoczynamy naukę hamowania. Dwójeczka odpuszczamy. Rozpędzamy się. I jedziemy ominąć tę dziełę, omijamy gaz. Gaz, gaz, nikogo nie ma On zjeżdża na plac. Jedziemy, to jest kurs. I omijamy dziurę. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. Następny bieg, tujeczka. Rozpędzamy, rozpędzamy, rozpędzamy, rozpędzamy, gaz, gaz, gaz. I tutaj na wysokości tego hamujemy. Najpierw mocniej, mocniej, mocniej. To było odpuszczenie. Zróbmy jeszcze raz. Przed tym znakiem drogi jednokierunkowej lecimy sobie, ale rozpędzimy się. Pan będzie tylko gaz, gaz. Pan będzie tylko trzymał nogę na hamulcu, na ostatni bieg. I poczuje pan jak ja hamuję. Gaz, gaz, gaz, gaz, gaz i teraz sprzęgło i nogę na hamulec. Ja hamuję mocniej i odpuszczamy, odpuszczamy. Rozumie pan o co chodzi? Teraz zawracamy i w drugą stronę sobie zrobimy.